Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Dzisiejsza dobra nowina jest bardzo dynamiczna. Jej bohaterami są Jezus i święty Piotr Apostoł. Dialog, jaki się między nimi nawiązuje, przybiera zaskakujący zwrot. Najpierw Jezus chwali Piotra za odpowiedź, której udzielił uznając Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego. Chwilę potem gani Go bardzo ostrymi słowami – zejdź mi z oczu, szatanie. Pochwała Piotra wynika z posłusznego poddania się woli Bożej, albowiem prawdę o tym, kim jest Jezus, objawił Piotrowi sam Bóg Ojciec. Na nagane Piotr zasłużył dlatego, że odszedł od woli Bożej, a zaczął myśleć i działać jedynie po ludzku. Musimy uczyć się rozpoznawać wolę Bożą i za nią podążać. Nie możemy pozostać na płaszczyźnie własnych wyobrażeń. Pozwólmy się prowadzić Bogu, a odnajdziemy prawdziwą wolność. Uparcie trzymając się własnych idei, nawet tych, które wydają się nam bardzo słuszne, bo przecież nikt z nas nie chciałby śmierci swojego przyjaciela, jak Piotr nie chciał słyszeć o nadchodzącej śmierci Jezusa, to jednak takie kurczowe i uporczywe trzymanie się własnych idei prowadzi de facto do odrzucenia Boga i Jego Najświętszej Woli. Dzisiejsza scena pokazuje nam dobitnie, że zawsze mamy stawać przed Bogiem jak dzieci przed Ojcem. Bez uprzedzeń, bez własnych pomysłów na życie, ale całkowicie zdani na Jego najświętszą wolę. Bóg wie o wiele lepiej, co jest dla nas dobre. Zaufajmy Mu i dajmy się Jemu prowadzić.